Witam Państwa serdecznie w dniu 26 maja 2022 roku na 55 sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Witam serdecznie wszystkich Radnych, Pana Mecenasa, Pana Burmistrza, wszystkich gości. Szanowni Państwo w celu otworzenia sesji proszę o potwierdzenie kworum. Czy Pan Krzysztof. Krzysztof. Jest. Tak, I tutaj już mamy nieobecny. Stwierdzam. stwierdzam kworum, w związku z tym otwieram 55 sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Szanowni Państwo, na początku zapoznam Państwa z proponowanym porządkiem obrad. W punkcie pierwszym otwarcie sesji, w punkcie drugim przyjęcie porządku obrad, w punkcie trzecim sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowary. W punkcie czwartym informacje z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. W punkcie piątym informacja przedstawiciela Gminy Kowary w związku z Gmin Karkonowskich. W punkcie szóstym pytania, interpelacje. I w punkcie siódmym rozpatrzenie projektu uchwały pod a w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału Zakładowego Wieleni Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z.o. w Jeleniej Górze w podpunkcie b w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w kapitale zakładowym Górskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Leniej Górze, w punkcie c w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu dolnośląskiemu oraz przyjęcie do realizacji zadań bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w gminie e, miejskiej Kowary, budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyny w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, w podpunkcie D, projekt uchwały z autopoprawką w sprawie zmiany statutu zarządu eksploatacji zasobów komunalnych w Kowarach, pod punkcie e, uchwałę zmieniającą, projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 52 łamanym przez 327 przez 22 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik. W podpunkcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2022 rok, w punkcie 8 sprawy różne, w punkcie 9 zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa ma jakieś. Proszę bardzo, Panie, panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad punktu 7e, czyli z uchwały zmieniającą uchwałę nr 52, przyłamane przez 327, przyłamane przez 22 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 marca 2020 roku drugiego roku w sprawie metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik oraz wprowadzenie do porządku y, obrad punktu 7G w sprawie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś? Propozycje do planowanego porządku obrad. Dobrze, w związku z tym przegłosujemy teraz zdjęcie z porządku obrad pod punktu 7E, czyli projektu uchwały zmieniającej uchwałę 52, łamane przez 327, łamane przez 22 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Jeszcze Pani Beata. Jest? Mhm. Mhm. Tam coś wstecz. Dobrze, to jest. Oddaj głos. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła wniosek o zdjęcie z porządku obrad pod punktu 7e i w związku z tym teraz przegłosujemy wprowadzenie pod punktu 7g, czyli czyli projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary. Proszę o potwierdzenie kworum. Jeszcze Pan Krzysztof, Pan Andrzej. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Kogo tam brakuje? Znowu Pani Beata. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu 7G, czyli projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary. Dobrze, w związku z tym przeczytam Państwu teraz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 i w podpunkcie A w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Jeleni Górskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka ZOO w Górze. W podpunkcie B w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziału w kapitale zakładowym Jeleni Górskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka ZOO w Górze. W punkcie C w sprawie udzielenia pomocy finansowej w Dolnośląskiemu oraz przyjęcie do realizacji zadania bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary budowa ciągu pierwszorowerowego do Krzaczyny w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, w podpunkcie d w sprawie zmiany statutu Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych, w podpunkcie f w sprawie zmiany uchwały budżetowej zmiany miasta Kowary na 2022 rok i w podpunkcie g w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary, w punkcie, w punkcie 8 w sprawie różnej, w punkcie 9 w zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Proszę o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjął e, nowy porządek obrad i w związku z powyższym przych, przechodzimy do punktu trzeciego, czyli do sprawozdania burmistrza miasta Kowary. Tak? Panie proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowna rada. Chciałem w dniu dzisiejszym przede wszystkim rozpocząć moje wystąpienie od złożenia życzeń wszystkim obecnym na sali mamom oraz mamom z Kowar. Jest to szczególny dzień, gdzie wszyscy, wszystkie dzieci z uśmiechem, kwiatami składają życzenia swoim mamom. Chciałem życzyć mamom dużo, dużo radości ze swojego macierzyństwa i ze swoich dzieci. A dzieciom, żeby jak najdłużej cieszyli się z towarzystwa swoich mam. E, przechodząc do sprawozdania z międzysesyjnej dzia działalności burmistrza chciałbym Państwa poinformować o kilku sprawach. Po pierwsze chciałbym poinformować, że miasto Kowary otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na możliwość zrealizowania przedsięwzięć związanych z budową dwóch przejść dla pieszych takich wyniesionych bezpiecznych wraz z zagospodarowaniem skweru. Jedno przejście będzie przy naszym przedszkolu publicznym, drugie przejście będzie przy skwerze Angelusa wraz z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej i zagospodarowaniem tego skweru. Ta kwota dofinansowania jest to kwota 90 tysięcy złotych. Również chciałbym Państwa poinformować, że odbyło się spotkanie inaugurujące, może inaczej przekazujące plac budowy związany z Modernizacją linii kolejowej Z Jeleniej Góry do Mysłakowic. Również Podczas tego spotkania była omówiona kwestia dotycząca modernizacji linii kolejowej do Karpacza i do Kowar. Z inicjatywy y, Pani Burmistrz odbyło się spotkanie tutaj w Urzędzie Miejskim w Kowarach z dyrektorem DSDiK, czyli Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei y, z Wrocławia z Panem Leszkiem Lochem tutaj w Kowarach, aby porozmawiać o problemach związanych z funkcjonowaniem dróg wojewódzkich w obszarze naszego miasta i nie tylko. Zapoznaliśmy Pana Dyrektora z problemami. Rozmawialiśmy między innymi o przedłużającej się naprawie budowy i modernizacji naszego drogi 367. Jak również mówiliśmy o problemach związanych z połączeniem, z przede wszystkim z skrzyżowaniem drogi ulicy Karkonowskiej, ulicy, e, ulicy e, 1 Maja i ulicy Jeleniogórskiej, jak również ulicy Zamkowej, tego skrzyżowania, które jest tak naprawdę najbardziej niebezpiecznym skrzyżowaniem na terenie miasta. Rozmawialiśmy również kwestii związanej z tym, o czym Państwo będziecie procedować dzisiaj, mianowicie o budowie um, ścieżki rowerowej w kierunku Krzaczyny, tak żeby Krzaczyna była połączona ścieżką rowerową z kowarami, a również rozmawialiśmy o możliwości przejęcia przez miasto części terenów, które należą do kolei, tak żebyśmy mogli lepiej zagospodarować tereny wzdłuż ulicy Borusiaka, jak również przy dworcu kolejowym. Ze słów Pana Dyrektora wynikało, iż po modernizacji linii kolejowej do Mysłakowicz nastąpi Drugi etap realizacji tej linii, modernizacji linii kolejowej do Karpacza i Kowar. Linia kolejowa do Kowar ma być zmodernizowana aż do Przełęczy Kowarskiej, czyli do Tunelu, czyli będzie dochodziła do, można powiedzieć, dzisiejszej stacji Kowar Górnych, bo taka kiedyś stacja w Kowarach funkcjonowała. To były te wydarzenia związane z naszą infrastrukturą drogową. Chciałem również poinformować, zakończyliśmy pierwszy etap związany z naprawą pozimową dróg. Także ten etap został zakończony. Większość tych zadań związanych z tak, tak zwaną naprawą dziur została już zrealizowana. Te pieniądze, które mieliśmy, zostały wydane. W międzyczasie zakończyliśmy również kwestię związaną z realizacją Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego na etapie wyboru zadań. W dniu wczorajszym komisja Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego dokonała zliczenia głosów została podjęte, podpisane protokoły związane z właśnie dotyczące właśnie wyboru zadań. Lista tych zadań jutro znajdzie się na stronie miasta. Zostało wybranych siedem zadań do realizacji. Frekwencja, frekwencja podczas tego głosowania była rekordowa. Wiemy już, że w przyszłym roku będziemy musieli czy w kolejnej edycji Kowalskiego Budżetu Obywatelskiego będziemy musieli zastanowić się nad przeprowadzeniem formy głosowania również, żeby umożliwić w okręgach bezpośrednie głosowanie y, mieszkańcom, bo taką potrzebę mieszkańcy zgłaszali, że y, to utrudnienie związane z koniecznością dotarcia do urzędu ogranicza możliwość uczestniczenia czy partycypacji mieszkańców y, w tej formie realizacji budżetu obywatelskiego, czyli na etapie głosowania Panie Przewodniczący z mojej strony na razie to wszystko dziękuję bardzo czy ktoś z Państwa ma pytania do Pana Burmistrza nie widzę w związku z tym przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad czyli do informacji z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach i tak Szanowni Państwo, 12 maja odbyła się 307 Komisja Ładu Publicznego Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, na której omawiano sprawozdanie z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Kowarach oraz informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za ubiegły rok. Rozpatrzono też i mówiono pisma, które wpłynęły do prac Komisji. 18 maja odbyła się 72 Komisja Budżetowo-Gospodarcza, na której były omówione projekty uchwał na dzisiejszą sesję yy, i było to tak w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego yy, na podwyższenie kapitału yy, zakładowego Linii Gorodowskiego Tworzystwa Budownictwa Społecznego o w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziału w kapitale zakładowym JTBS-u yy, w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu dolnośląskiemu z, yy, oraz przyjęcie do realizacji y, zadania bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej, Kowary, budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyny, w zakresie o, oczywiście opracowania dokumentacji projektowej, y, omówiono propozycje zmian w planach zagospodarowania przestrzennego na terenie y, Krzaczyny i Wojkowa i rozpatrzono i omawiano pisma, które wpłynęły do prac komisji. Du w dniu 25 y, y, maja odbyła się 73 Komisja Budżetowo-Gospodarcza na której również omawiano projekty uchwały na dzisiejszą sesję, czyli w sprawie zmiany statutu zarządu o eksploatacji zasobów komunalnych w Kowarach, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2022 rok. I to by było tyle, jeżeli chodzi o sprawozdania z prac Komisji. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do punktu piątego, czyli do informacji przedstawiciela Gminy Kowary w związku Gmin Karkonowskich, Pani Tadeuszu, proszę bardzo. naprawdę dużo wiadomości na temat pracy i organizacji Związku z tej to wszystko. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo Panie Tadeuszu. Czy ktoś z Państwa ma pytania do Pana Tadeusza? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu 6, czyli do pytań i interpelacji. Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Bądź chciałby złożyć interpelację? Nie widzę. To może ja zadam pytanie które nurtuje mieszkańców Kowar bo Pan Burmistrz tutaj parę słów powiedział o bieżących inwestycjach natomiast mieszkańcy Kowar dopytują się na jakim etapie jest obecnie remont naszego mostu tutaj przy, przy kościele to jest jak gdyby pierwsze pytanie tak to, to. Dobrze, Spróbuję odpowiedzieć. Otóż, proszę Państwa, udało nam się uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę na, ten, na remont tego mostu, na modernizację tego mostu. Trwało to dosyć długo, ponieważ wymagana była decyzja środowiskowa, więc okazało się, że musieliśmy na ten remont, modernizację tego mostu przeprowadzić tą, to postępowanie związane z decyzją środowiskową. Ale udało nam się to wszystko uzyskać. Mamy prawomocną decyzję. Czekamy teraz na, według zapewnień, koniec maja, początek czerwca ma być rozstrzygnięte, rozstrzygnięte, ma być decyzja dotycząca przyznania dofinansowania dla gmin na realizację zadań w ramach, w ramach Polskiego Ładu, tych wniosków, które złożyliśmy do kwoty 5 milionów złotych. I tam ten wniosek złożony na nasz most znajduje się. Jeżeli Mamy nadzieję, że dostaniemy dofinansowanie. Gdyby okazało się to dofinansowanie otrzymamy. Zaraz jesteśmy przygotowani do tego, żeby rozpocząć procedurę przetargową z wyłonieniem e, wykonawcy i w okresie tak naprawdę roku powinny, powinien ten most być e, zmodernizowany. Jeżeli okaże się tu wariant B, nie, dostan nie dostaniemy dofinansowania na ten most, z Polskiego Ładu spróbujemy znaleźć taki montaż finansowy środków własnych w połączeniu te, budżetu tegorocznego i przyszłorocznego, żebyśmy mogli ogłosić również przetarg i przystąpić do realizacji tego zadania. Wiemy, jak ważny jest to most i jak on ułatwia komunikację pomiędzy lewo a prawo przez częścią Kowar bo to jest tak naprawdę jedyna przeprawa pomiędzy ulicą Ogrodową przepraszam ulicą Zamkową a Aleją Wolności, która jest Tak, ale to jest, która... poniżej, tak, ale to jest jedno, jednokierunkowa, jednokierunkowa. Tak, tak. E, więc y, wiemy jak to jest ważne i jakie są tutaj oczekiwania mieszkańców, że dlatego chcemy to zrobić. Ponieważ jest to most zabytkowy i tak on jest traktowany, bo jest wpisany do zabytków, będziemy chcieli również później szukać jakiegoś refinansowania Czy to ze środków budżetu państwa w związku z remontem zabytków, czy też z Współpracy transgranicznej Polska-Czechy, Polska-Niemcy właśnie na Realizację przedsięwzięć związanych z dobrami kultury i zabytkami, bo w tym kierunku Chcemy pójść, także No Zdając sobie, zdając sobie sprawę z ważności tej inwestycji będziemy chcieli ją w tym roku rozpocząć. Mam nadzieję, że to wszystko uda nam się, że nie zostaniemy zaskoczeni kolejnymi. Tak naprawdę po lipcu będziemy wiedzieli w jakiej sytuacji i kondycji finansowej się znajdujemy i w jakich, jakimi środkami dysponujemy, żebyśmy mogli realizować to przedsięwzięcie. To jeszcze jedno podobne pytanie mam dotyczące remontu dworca. Czy udało się może wyłączyć? Proszę Państwa, tak wiecie tutaj z, przygotowaliśmy program funkcjonalno-użytkowy. Ten program funkcjonalno-użytkowy został, realiz, realizacja tego dworca został wyceniony na początku tego roku na 7 milionów złotych. Byliśmy przygotowani na taką kwotę w związku z uzyskaną dofinansow dofinansowaniem, żeby móc rozpocząć e, realizację tego przedsięwzięcia. Przygotowaliśmy postępowanie przetargowe w taki sposób, żeby część zagrożeń związanych z dwuletnią, dwuletnim etapem realizacji tego przedsięwzięcia związanych z ryzykiem wzrostu kosztów materiałów i tak dalej. Dać szansę, że wykonawca będzie zaliczkowany, żeby te materiały mógł kupić, więc nawet taką wersję przygotowaliśmy w tym postępowaniu, żeby Wykonawca miał tą pewność yy, zmniejszonego ryzyka związanego ze wzrostem kosztów materiałów. E, ogłosiliśmy ten przetarg. E, w wyniku postępowania została zgłoszona jedna oferta. Ta oferta została wyceniona i tutaj proszę mocno usiąść w krzesłach na 15 milionów złotych, więc praktycznie dwukrotnie powyżej wyceny tego przedsięwzięcia, więc e, przetarg został unieważniony. Ogłosiliśmy kolejny przetarg. E, I będziemy mm, szukali e, wykonawcy. E, spróbujemy również, jeżeli ten następny przetarg nie zostanie rozstrzygnięty, spróbujemy zrobić w ten sposób, e, że mm, zlecimy, czy będziemy Państwa prosić o to, żebyśmy mogli wykonać E, dokumentację techniczną na, na samą bibliotekę. Natomiast te przetargi w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Polskiego Ładu będziemy jakby kontynuować do jesieni, bo wszystko wskazuje na to, że jesienią może też e, wykonawcy in, w inny sposób podejdą do tego zagadnienia, a będziemy chcieli wykonać dokumentację biblioteki po to, żebyśmy mogli w przyszłym roku, w momencie kiedy zostanie ogłoszony program naboru na budowę bibliotek i dofinansowanie bibliotek z budżetu Ministerstwa Kultury, żebyśmy mogli być gotowi na złożenie wniosku i uzyskanie dofinansowania. Bo w ten sposób zrobiliśmy konstrukcję funkcjonowania tej biblioteki, żebyśmy mogli uzyskać maksymalną ilość punktów, która gwarantowałoby nam uzyskanie tego dofinansowania na poziomie około ponad 2 milionów złotych na tą bibliotekę. I teraz wariantowości, jeżeli by nam nie wypalił sam dworzec, to byśmy zaczęli od budowy y, biblioteki i wtedy szukali znów z pieniędzy y, transgranicznych możliwości z tej części A, B, C. Także yy, liczymy na uruchomienie tych wszystkich środków. Mamy to również dworzec wpisany w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Jeżeli by były uruchomione środki w ramach RPO to nasz dworzec jest tam wpisany na listę jakby indykatywną i byśmy próbowali właśnie jeszcze pozyskać te pieniądze właśnie yy, z tego drugiego źródła i w ten sposób zbilansować koszty yy, budowy tego dworca. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do punktu siódmego porządku obrad, czyli do rozpatrzenia projektów uchwał. I tak w podpunkcie: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Jelenigórskiego Towarzystwa Wodnictwa Społecznego Spółka Zawielonej Góry. Przytoczę Państwu treść uchwały. I tak, uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Jeleni Górskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z w Jeleniej Górze. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafach pierwszym.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 Rozłączyło. No dobrze, stwierdzam kworum. Proszę o głosowanie. Tak, jeszcze tak. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach e, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego JTBS spółka z owieleniej górze. W związku z tym przechodzimy do podpunktu. B. Punktu siódmego, czyli do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w kapitale zakładowym JTBS spółka ZO w Wielenich Górze. I już przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 maja 2020.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 Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przejęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziału w kapitale zakładowym Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z Pokazowej Górze. W związku z tym przechodzimy do podpunktu C punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu dolnośląskiemu. Eee, I tak. Przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu dolnośląskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadania bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary, budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyny w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach ustala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafie pierwszym i drugim i trzecim wraz z załącznikami. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. W paragrafie piątym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Tak stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Jeszcze Pani Beata. Tak. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przejęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu dolnośląskiemu oraz przyjęcie do realizacji zadania bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary, budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyń w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. W związku z powyższym przechodzimy do punkt, podpunktu D punktu 7, czyli do projektu uchwały w, w sprawie zmiany statutu Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych. Eee, przytoczę Państwu e, treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach. E, na podstawie wiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Zmienia się treść załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach e, nr 53 łamane przez 228 łamane przez 09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach poprzez nadanie mu treści jak w załączniku do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim wykonaniu uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z dniem 1 czerwca 2002 roku. Chodzi po prostu o zaktualizowanie statutu, bo ma, jest na dzień dzisiejszy z 2009 roku do bieżących realiów. Proszę o, o potwierdzenie kworum. E, jeszcze Pan Krzysztof. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany statutu zarządu eksploatacji zespołów komunalnych w Kowarach. W związku z powyższym przechodzimy do, do podpunktu F, punktu 7, do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2022 rok. Pani Skarbnik ma może? Dzień dobry, witam Państwa. Przedmiotową uchwałą dokonujemy zmian zarówno w planie dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów najważniejsza zmiana to ta, o której mówił Pan Burmistrz, czyli przyznanie dofinansowania do realizacji dwóch dodatkowych bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie naszego miasta. Otrzymaliśmy również ponad 80 tysięcy zł z Funduszu Pomocy na realizację różnych działań w zakresie przebywających na naszym terenie obywateli Ukrainy. Również zmiana po stronie dochodów obejmuje zwiększenie dofinansowania na realizację projektu odkrywanie polsko-niemieckich tradycji pywowarskich. Jeśli chodzi o stronę wydatkową, tutaj najważniejszym zadaniem, oprócz tych rzeczonych przejść dla pieszych, jest również zadanie dotyczące rozbudowy naszej sieci kanalizacji sanitarnej, która usprawni i y, zabezpieczy tutaj interesy miasta w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Ktoś ma z Państwa pytania? Nie widzę. W związku z powyższym y, przytoczę Państwu treść uchwały. F, czyli uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 maja 2022 roku zmieniająca uchwałę nr 52 łamane przez 327 łamane przez 22 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie metody ustalania opłat op, ups, ups, przepraszam to jest podpunkt. To jest to, to co zdjęliśmy tak, tak. E, uchwała Rady Miejskiej w, w Kowarach e, z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2022 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafach pierwszym, drugim i trzecim wraz z załącznikami uchwały e, się, w paragrafie czwartym wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. W paragrafie piątym uchwała wchodzi w życie z dniem Podjęcia. Proszę o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miska w Kowarach jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2022 rok i przechodzimy do podpunktu F. G. Jest. G, tak, nowy podpunkt punktu 7, czyli do projektu uchwały sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kowary. Tak? Uchwała była omawiana na wczorajszej komisji budżetowo-komunalnej, ma charakter bardziej porządkowy i uwzględnia zmiany, które były dokonane w, w ramach zmian budżetu miasta Kowary na rok bieżący. W ramach tych zmian dokonano zmienione zostały wielkości dotyczące przedsięwzięć znajdujących się w wykazie Wieloletniej Prognozy Finansowej, czyli przebudowa drogi wojewódzkiej 366 w zakresie bud budowy chodnika. Projekt Kowary 2030, zmniejszenie z uwagi na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej czterech bezpiecznych przejść na terenie naszego miasta. Termomodernizacja sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 1, odkrywanie polsko-niemieckich tradycji piwowarskich, dobra pora na aktywne i edukacyjne życie seniora. Te zmiany wynikają ze zmiany uchwały budżetowej. Również te wielkości podstawowe dotyczące roku 2022. Innych zmian takich nie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Pani Skarbnik, nie widzę. W związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach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 Forum. W związku z tym proszę o głosowanie. Jeszcze Pani Beata, no i Pani Dagmara teraz. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowar. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. W związku z powyższym przechodzimy do punktu 8. Porządku obrad, czyli do spraw różnych. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radosław. Ze względu na to, że poluzowały się opostrzenia covidowe a w planie pracy Komisji do spraw wniosku, skargi skarg i petycji jest zawarty taki podpunkt, że będą, będą się odbywały cykliczne spotkania z mieszkańcami. To było to zawieszone, ale w miesiącu czerwcu chciałbym to odwiesić na razie na próbę. Jeżeli będzie zainteresowanie im na spotkaniu, które odbędzie się 9 czerwca o godzinie 16.00, będzie zainteresowanie mieszkańców i przyjdą mieszkańcy złożyć wniosek, bądź skargę do mnie jako przewodniczącego. To ja takie spotkania reaktywuję. Zaraz no mają, skargę. Mają prawo złożyć wniosek, skargę lub ewentualnie petycję. I tak jak. podziękowania. tak. Także 9 o godzinie 16. Jeżeli będzie wolna sala, sala rajców, to w sali rajców. To prosiłbym o zarezerwowanie w tym czasie. I, I ogłoszenie na Facebooku, że takie, takie, takie spotkanie będzie. Jeżeli nie będzie zainteresowania, nikt nie przyjdzie, no to na miesiąc lipiec i sierpień e, zawieszę te spotkania ze względu na przerwę wakacyjną. Jeżeli będzie zainteresowanie, to będę kontynuował. Okay. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś albo spraw, w sprawach różnych. Ja mam taką prośbę jeszcze też że śladem lat ubiegłych, jakby można było zorganizować spotkanie z naszym kapelikiem albo z KSWiK w celu, w celu porozmawiania o aktualnej sytuacji zabezpieczenia w wodę, bo się zbliża prawdopodobnie susza, żebyśmy porozmawiali tak jak ostatnio. Niewiele może tam pomożemy, ale przynajmniej będziemy wiedzieć co nas może spotkać. Tak? Jestem dzisiaj po spotkaniu z panem dyrektorem, z panem prezesem KSWiK. Dzisiaj rano o godzinie 8 spotkałem się z panem prezesem. E, jesteśmy też na bieżąco, tutaj pan naczelnik jest w kontakcie z naszym kierownikiem oddziału w Kowarach. Ostatnio odbyli wizję lokalną wszystkich ujęć wody na terenie miasta. Obecnie nawet przez ten okres suszy tych dwóch tygodni poprzedzających opady nie nastąpiła żadna redukcja związana z wydajnością, wydajnością ujęć. Także na obecną chwilę nie ma żadnego jakby zagrożenia. W tym roku również jest przewidziane dokonanie pierwszego odwiertu takiego próbnego pod, um, pod um, studnię głębinową, którą chcemy na Podgórzu e, odwiercić. Jeżeli ten odwiert będzie e, obiecujący, no to stacja, powstanie stacja uzdatniania wody i rurociąg, który będzie mógł przerzucać tą wodę do centrum miasta I w ten sposób będziemy e, uniezależnieni jakby od wahań pogody, czy też mrozów, czy też wielkich mrozów czy też długich, długotrwałych okresów suszy. Ale oczywiście takie spotkanie na którejś z komisji, tu umówimy się z Panią, może z komisji właśnie budżetowej umówimy się z Panem prezesem, z Panem kierownikiem i zaprosimy na komisję, aby poinformowali o tym, o kwestiach związanych z zabezpieczeniem wody, jak również w kwestie dotyczącą związanych z odbiorem ścieków na terenie naszego miasta. Nie widzę. W związku z tym, szanowni państwo, zamykam 55. sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Dziękuję bardzo za sprawną współpracę. Życzę miłego dnia i przyłączam się do serdecznych życzeń zdrowia i radosnego popołudnia i wieczoru wszystkim mam.